Zawsze wtedy, gdy korzystamy z komunikatora w telefonie, kiedy meldujemy naszą lokalizację w dowolnej aplikacji, wtedy, gdy publikujemy zdjęcia, pozostawiamy po sobie ślad w internecie w postaci danych. Firmy wykorzystują te dane, by rozwijać swoje cyfrowe usługi. Nie zawsze jednak analizy gromadzonych danych służą ich doskonaleniu. Niestety, Dość często są one wykorzystywane do zbierania informacji o konkretnych użytkownikach, o ich poglądach, nawykach i problemach np. zdrowotnych czy finansowych. Możemy występować w sieci pod przybranym imieniem Możemy próbować zacierać swój ślad cyfrowy, ale nawet gdy używamy na co dzień wielu urządzeń z dostępem do internetu, zdradzą one nasze powtarzalne zachowania, reakcje i regularne komunikowanie się z innymi osobami, a także z innymi urządzeniami. Dziś możemy za pomocą aplikacji w smartfonie zdalnie włączyć ogrzewanie, zaplanować czas odkurzania lub włącznika oświetlenia przed swoim domem. Wtedy, gdy połączymy się z tymi urządzeniami, nastąpi coś w rodzaju parowania nie tylko urządzeń między sobą, ale również parowania urządzeń z ich użytkownikiem. A zatem każdy z nas współtworzy gospodarkę cyfrową. Podobnie jak tworzą ją przedsiębiorstwa i urzędy, a także urządzenia połączone do sieci i systemy autonomiczne, to znaczy takie, które potrafią same sterować swoimi zadaniami. Carlota Perez, która bada zjawisko innowacji, uważa, że aktualnie mamy do czynienia z piątą z kolei rewolucją przemysłową. Ale na czym polegały wcześniejsze? Pierwsza została zapoczątkowana w 1770 roku przez Richarda Arkwrighta, wynalazcy udoskonalonego Krosna. Źródłem napędu była tam woda, podobnie jak w przypadku młyna wodnego. Drugą rewolucję rozpoczął test lokomotywy poruszanej silnikiem parowym, zwanej rakietą. Został on przeprowadzony w 1829 roku. Otwarcie fabryki stali Karnicz-Besmer w 1875 roku stało się początkiem trzeciej rewolucji stali i elektryfikacji przemysłu ciężkiego. Czwartą rewolucję Pérez datuje na rok 1908, gdy z linii produkcyjnej w fabryce Henry'ego Forda zjechał pierwszy model samochodu modelu T, a kończy się wraz z nastaniem epoki informacji i telekomunikacji. Istotnymi czynnikami wzrostu w tym czasie stała się ropa naftowa jej pochodne, przemysł samochodowy i produkcja masowa. Obecna w tym zestawieniu piąta rewolucja została zainicjowana w 1971 roku z chwilą pojawienia się mikroprocesora firmy Intel. Większość badaczy rozwoju innowacyjności łączy jednak dwa etapy pierwszej rewolucji przemysłowej, (mechanicznej i parowy, uznając, że znajdujemy się dopiero u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Ciekawe spostrzeżenie na rozwój technologii poprzez zmiany w sposobie, w jaki człowiek rozumie samego siebie przedstawił Luciano Floridi. Według niego pierwsza rewolucja, kopernikańska, obaliła mit, że ludzkość jest centrum kosmosu. Druga, darwinowska, dowiodła, że człowiek nie jest skończonym dziełem stwórcy. Trzecia rewolucja, freudowska, obaliła założenia o racjonalności ludzkiego umysłu. W wyniku czwartej rewolucji turingowskiej i pojawienia się sztucznej inteligencji człowiek traci wyjątkową pozycję jedynej dotychczas istoty zdolnej do logicznego myślenia, przetwarzania informacji i inteligentnego zachowania. Sztuczna inteligencja opiera się na wykorzystaniu algorytmów uczących na podstawie setek tysięcy zarejestrowanych reakcji człowieka na zaobserwowane sytuacje, obiekty czy komentarze. Algorytm, za którego pomocą np. boty mogą rozpoznawać, czy komentarz zamieszczony w internecie nie zawiera zakazanych treści typu szerzących nienawiść czy też homofobicznych, powstaje w oparciu o materiał zgromadzony dzięki pracy niewidocznych osób, których zadaniem jest co dnia przeglądać wskazane komunikaty i opatrywać je swoim komentarzem. Osoby te dostarczają kolejne opinie, które zawierają właściwe człowiekowi myślącemu interpretacje pojawiających się treści lub obrazów napotkanych w sieci. Im więcej zgromadzonych przykładów i ich ludzkich interpretacji, tym doskonalszy jest algorytm, a tym samym urządzenie, które wykorzystuje ten algorytm też jest doskonalsze. Niestety tego typu prace są bardzo niskopłatne, a firmy zlecające tego typu zadania oskarżane są o współczesny kolonializm. Bez względu na przyjętą typologię dotyczącą rewolucji przemysłowych czy też technologicznych, jedno jest pewne. We współczesnej gospodarce dokonuje się transformacja cyfrowa. Transformacja cyfrowa oznacza, że nie tylko nowe dane pochodzące z bieżących transakcji, które opisują stan i wszystko to, co dzieje się w przedsiębiorstwach, a także informacje przekazywane do urzędów i między urzędami a obywatelami mają postać cyfrową. Digitalizacji, czyli przekształceniu w postać cyfrową, podlegają także dane historyczne zgromadzone w formie analogowej, czyli na papierze, na zdjęciach, na przezroczach itd. Polega to na zapisywaniu na nośnikach elektronicznych informacji z dokumentów zgromadzonych w teżkach archiwalnych, z ksiąg metrykalnych, spisów ludności na danym terenie, czy też z obserwacji meteorologicznych, klisz filmowych, płyt analogowych i tak dalej. Coraz częściej do przechowywania takich danych wykorzystuje się zasoby pamięci dużych serwerów określanych obrazowo chmurą obliczeniową. Oczywiście postać cyfrowa sprawia, że łatwiej gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane w różnych lokalizacjach, ale określenie chmura oznacza tylko tyle, że te zasoby pamięci są dostępne wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do internetu. Gdybyśmy wyobrazili sobie gospodarkę cyfrową jako budowlę na wzór greckiego akropolu, to jej fundamentem byłby internet jako infrastruktura organizacyjno-techniczna. Na jej podstawie znalazłyby się kolumny wspierające rozwój gospodarki cyfrowej. Tymi kolumnami mogłyby być i byłyby kluczowe obszary wykorzystania uwarunkowań technologicznych. Bazują one na danych cyfrowych, które są niezbędne do konstruowania coraz doskonalszych rozwiązań, coraz ciekawszych usług, a także dóbr, coraz lepiej dopasowanych do potrzeb konkretnego konsumenta. Usługi chmurowe stanowiłyby w tej budowli strop swego rodzaju opcjonalne dopełnienie, uzupełnienie możliwości poszczególnych filarów gospodarki cyfrowej. Usługi chmurowe mogą obejmować zarówno udostępnienie zasobów pamięci, dostęp do oprogramowania, jak i kompleksową obsługę użytkownika instytucjonalnego i indywidualnego, ale wymagają jednak stałej łączności z Internetem. Filarami gospodarki cyfrowej jest wspomniana już sztuczna inteligencja, ale nie tylko. Jest też internet rzeczy, big data, e-administracja, czyli elektroniczne usługi urzędów administracji państwowej i samorządowej, czy też tak zwany przemysł 4.0. Jest nim również blockchain, czyli model przechowywania informacji, który gwarantuje niezmienność danych historycznych i którego zastosowania nie ograniczają się tylko do kryptowalut. Blockchain, czyli łańcuch bloków, to rodzaj zabezpieczenia przed nieprawidłowościami w przekazywaniu praw własności w sieci, które może posłużyć także na przykład do autoryzacji transakcji wymiany towar za towar. Więcej informacji na temat blockchain znajdziecie w osobnych filmikach, linki oczywiście w opisie pod filmem. Współczesne tendencje rozwoju działalności biznesowej wiodące w kierunku gospodarki współdzielenia, tak zwane sharing economy, wskazują, że transakcje bez ekwiwalentu pieniężnego będą stosowane coraz częściej. Wymiana barterowa, czyli towar, usługa za towar, usługę wpisuje się w ten nurt transakcji gospodarczych. Różnorodność i liczba ta, takich transakcji będzie wzrastać wraz z możliwościami obliczeniowymi komputerów, które są niezbędne do obsługi tego typu wymiany gospodarczej. Problem jednak tkwi w tym, jak skutecznie zabezpieczyć systemy wymiany barterowej np. przed wielokrotnym wykorzystaniem tych samych towarów usług w wielu różnych transakcjach, które mogą toczyć się równocześnie. Jednym ze wspomnianych już wyżej filarów gospodarki yy, są duże zbiory danych, czyli tak zwane big data. Sam termin big data odpowiada rzeczywistości, w której każdego dnia powstaje 2,5 tryliona bajtów danych. Oznacza to, że 90% istniejących dziś danych powstało w ostatnich dwóch latach. Dane pochodzą zewsząd. Mogą to być wpisy w serwisach społecznościowych, mogą to być publikowane zdjęcia i filmy w formie cyfrowej, mogą to być zapisy zawieranych transakcji handlowych, sygnały GPS telefonów komórkowych, zapisy z kamer monitoringu miejskiego lub z sensorów, które są wykorzystywane do zbierania informacji na temat klimatu oraz z takich sensorów, które mówią, że w naszej lodówce właśnie zabrakło mleka. Filozofia Big Data oznacza nie tylko uzyskiwanie informacji i informacji przetworzonych z dużych zbiorów danych, ale przede wszystkim poprawną ich interpretację. W przestrzeni wirtualnej pojawiają się czasem krótkotrwałe fale zainteresowania jakimś zagadnieniem i fale te mogą zwiastować nowe zjawiska lub szybko zanikać. Dzięki analizie dużych zbiorów danych możliwe jest prowadzenie, obserwowanie społeczności, ich reakcji na te idee, ale też wyczuwanie narastania entuzjazmu albo znużenia nimi. To mogą być ważne sygnały dla producentów dóbr i usług, ale także dla startupów, jakie powstają w internecie. Nie da się zaprojektować wielkich przemian, ale można próbować je uchwycić, rozpoznać u źródeł. Przykładowo połączenie wysiłków big data z teorią nauk społecznych jest przydatne do przewidywania kryzysów społecznych i gospodarczych. Sygnały o mobilizacji społeczności wokół określonej idei czy też wokół określonego zdarzenia mogą ostrzegać przed budzącymi się ruchami społecznymi. Analizy big data mogą być przydatne do prognozowania zachowań społecznych wobec konkretnych zjawisk i chodzi tu na przykład o rodzące się tendencje kulturowe czy też rozprzestrzenianie się epidemii. Reakcje społeczne łatwiej jest przewidzieć na podstawie bieżących analiz semantycznych niż na podstawie danych historycznych. Odpowiednio zastosowane algorytmy wobec dużych zbiorów różnorodnych danych mogą wskazywać na zachodzące zmiany w myśleniu, w rozumieniu i akceptacji nowych zagadnień, ale też polaryzację poglądów politycznych, gospodarczych, społecznych i religijnych. Dostęp do tak dużych zbiorów danych, które pochodzą z serwisów społecznościowych i nie tylko, umożliwiają dodatkowo różnicowanie grup społecznych według cech demograficznych, światopoglądowych, zawodowych itd. To natomiast jest punktem wyjścia do konstruowania przekazu informacyjnego, który ma trafić do przekonania konsumenta w przypadku marketingu. Internet rzeczy, czyli kolejny filar, tak zwany Internet of Things, czy w skrócie IoT, pozwala na przepływ informacji i zdalne kontrolowanie obiektów, które nas otaczają. Opiniotwórczy środek badawczy, który zajmuje się kontrolą rozwoju technologii pod nazwą Laboratorium Gartnera, definiuje Internet Rzeczy jako sieć fizycznych obiektów, które są zdolne do komunikowania się, odbierania rzeczywistości i interakcji ze swoimi wewnętrznymi zbiorami danych oraz ze środowiskiem zewnętrznym. Termin Internet of Things został wymyślony przez Kevina Ashtona w latach 90. XX wieku, ale sam jego rozwój nastąpił dopiero w momencie spadku kosztów produkowania tzw. RFID. W 2014 spadek ten wyniósł 40% w przeciągu 18 miesięcy. RFID to system identyfikacji radiowej używany do monitorowania i śledzenia rzeczy, na przykład w magazynach. Szybki przyrost liczby obiektów, które posiadają własne adresy IP, a więc mogą samodzielnie komunikować się z odpowiednimi urządzeniami, sprawił, że internet rzeczy stał się dostrzegalnym segmentem internetu. Dlatego właśnie w 2014 roku dotychczasowy protokół internetowy, tak zwany IPv4 został zastąpiony nowym IPv6 o zdecydowanie większej liczbie potencjalnych dostępnych adresów. Wynosi ona 340 bilionów bilionów bilionów, a 2 biliony urządzeń połączonych do internetu to około 1 przedmiotów mówiących do internetu na jednego człowieka. W rozwiniętych gospodarkach już dziś przypada około 5 tysięcy rzeczy komunikujących się z internetem na jedną osobę. Kolejnym aspektem jest wspomniana wcześniej e-administracja, czyli e gof e -Gow według Komisji Europejskiej to wykorzystanie technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to głównie z zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, zarówno tego szczebla centralnego, jak i lokalnego. Usługi te mają poprawić jakość świadczonych usług przez usługi urzędy państwowe. Rozwój administracji elektronicznej ma za zadanie uprościć załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. W gruncie rzeczy chodzi o to, by zdalnie możliwe było załatwienie spraw, które należą do kompetencji różnych jednostek administracji publicznej, a także by procedury postępowania urzędów w kontaktach z obywatelami były udostępnione w internecie. W Polsce w 2016 roku administracja państwowa została również zobowiązana do udostępniania niewrażliwych danych gromadzonych przez urzędy. Niewrażliwych danych, to znaczy takich danych, które nie dotyczą konkretnych osób żyjących. Projekt Otwarte Dane są dostępne na, i te otwarte dane są dostępne na licencjach, które umożliwiają ich dowolne wykorzystanie, np. w celu opracowania aplikacji i tutaj przykładem może być Jak Dojadę czy live. Należy tutaj też wspomnieć o wielokanałowej łączności, która stała się możliwa dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych bo możemy łączyć się za pomocą tabletu, laptopa, także smartfona, który noszony zawsze i wszędzie, urósł teraz do rangi personalnego sekretarza. Poza funkcją telefonu, jest naszym podręcznym bankiem, umożliwia dokonywanie zakupów elektronicznie, może też być narzędziem komunikacji społecznej, nawigatorem w terenie, rejestratorem obrazów, podręcznym biurem podróży, które pomaga nam w rezerwacji biletów kolejowych, lotniczych, czy też noclegów w hotelu. Ostatni fila, filar gospodarki cyfrowej, czyli przemysł 4.0 wymaga dokładniejszego omówienia. Należy najpierw rozróżnić dwa pojęcia, cyfryzacja i transformacja cyfrowa. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw dotyczy integracji procesów biznesowych i technologii cyfrowych, nazywana jest przemysłem 4.0. Przedsiębiorstwo przetwarza i udostępnia dane w formacie cyfrowym, a procedury wewnętrzne zwane procesami biznesowymi mogą przebiegać wirtualnie i usprawniać funkcjonowanie firmy. Prowadzi to do sytuacji, w której zachodzi coraz większe usieciowienie struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz zmiana relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami. Następuje integracja systemów informatycznych, operacyjnych, integracja procesów w całej strukturze przedsiębiorstwa, a przede wszystkim integracja danych, na których podstawie buduje się nowy model działalności biznesowej. W ramach przemysłu 4.0 znajdują zastosowanie systemy autonomiczne, które zastępują człowieka przy podejmowaniu prostych decyzji na podstawie głównie wyników zaobserwowanych i wskaźników dostarczonych w formie cyfrowej. Algorytm postępowania jest w takim przypadku opisany jako prosta konsekwencja współwystępowania określonych czynników, których cykliczny pomiar dostarcza dane niezbędne do uruchomienia określonego działania. Autonomiczne procesy produkcyjne mogą polegać na przykład na zainstalowaniu czujników w glebie, które na bieżąco przekazują informacje o wilgotności i pycha podłoża roślin i na tej podstawie w odpowiednim momencie uruchamiają się zrasz, zraszacze i dostarczają rośliny w, roślinom wraz z wodą odpowiednich składników odżywczych, ale produkcja roślin to nie jedyna gałąź, w której wykorzystuje się systemy autonomiczne. Coraz częściej słyszymy o postępach w testowaniu pojazdów autonomicznych, zarówno prywatnych, jak i należących do komunikacji miejskiej. Sterowanie organizacją sygnalizacji świetlnej w dużych miastach również odbywa się za pomocą systemów, które zbierają dane z czujników montowanych na powierzchni ulic, jak i na słupach przy przejściach dla pieszych. Linia produkcyjna w gospodarce cyfrowej oznacza możliwość zróżnicowania produktu końcowego zgodnie z upodobaniami konkretnego klienta. Schodzące staśmy, na przykład samochody, już nie tylko są montowane przez maszyny, ale mogą one dobierać do, do zmontowania podzespoły w konkretnym egzemplarzu samochodu zgodnie z indywidualnym wyborem klienta. Testowanie działania poszczególnych podzespołów w aucie i ich dostosowanie do założonych norm również może odbywać się z wykorzystaniem systemów autonomicznych. A jest co testować, bo współczesne pojazdy mogą być wyposażone w czujnik martwego punktu, czujnik trzymania się pasa ruchu, widok 360 stopni na wyświetlaczu, widok przeszkody w 3D, a na podstawie dwóch kamer właśnie ten widok jest możliwy, blokadę zatrzymującą pojazd w przypadku braku hamowania przed przeszkodą, nawigację GPS czy monitoring trasy i prędkości. Transformacja cyfrowa ma bardzo duży wpływ na zmianę relacji na rynkach globalnych. Transakcje dokonywane przez internet wychodzą poza rynki narodowe i sprawiają, że firmy zyskują globalny zasięg przy zachowaniu lokalnych cen. To znane na całym świecie platformy sprzedażowe umożliwiają globalną ekspansję nawet małych firm. Jeśli firma nie ma środków, by uruchomić własny portal sprzedażowy, może rozpocząć nową przygodę z handlem elektronicznym, wykorzystując konto na przykład na Amazonie czy na Allegro. Co ciekawe, Allegro rozpoczynało swoją działalność jako platforma aukcyjna, która z czasem stała się uniwersalnym bazarem, na którym można kupić lub zaoferować dosłownie wszystko. Amazon początkowo był księgarnią internetową, więc można powiedzieć, że w naturalny sposób stał się wirtualnym sklepem, nie tylko z książkami. Na świecie można wskazać tak zwaną wielką piątkę przedsiębiorstw, które ukształtowały gospodarkę cyfrową. Są nimi Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft, czyli w skrócie GAFAM. Wartość każdej z nich z osobna przekracza polski roczny produkt krajowy brutto. Gospodarka cyfrowa Obejmuje wiele branż, także tych mniej oczywistych, jak na przykład sprzedaż dóbr i usług wirtualnych, do których należą m.in. gry sieciowe z całym arsenałem artefaktów możliwych także do kupienia. Po co kupować coś, co realnie nie istnieje, a chociażby po to, by zyskać przewagę w grze lub wyposażyć wirtualny dom czy wir wirtualne gospodarstwo rolne. Transakcje kupna-sprzedaży, które dokonywane są każdego dnia, zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych są rejestrowane, ale nie tylko w celach podatkowych, tylko także stanowią istotne źródło wiedzy, głównie statystycznej, o wielkości sprzedaży, kategorii zakupów, wahaniach sezonowych cen i zapotrzebowania na konkretne grupy towarów w skali roku. My wszyscy każdego dnia generujemy rozwój gospodarki cyfrowej nawet wtedy gdy kupujemy tradycyjne towary i usługi. Pandemia wymusiła przyspieszony rozwój zarówno handlu elektronicznego jak i usług towarzyszących, czyli takich, które są yy, np. bezpiecznych płatności elektronicznych, sprawnych dostaw kurierskich, które można śledzić online nastąpiła również zwiększona konsumpcja usług cyfrowych dostępnych bez wychodzenia z domu, ale takich, które stały się namiastką wielu aktywności dotychczas związanych z potrzebą wyjścia do kina, teatru czy też na kolację. Stąd sukces takich firm jak Netflix, Glovo czy Uber Eats. Powszechna biurowa praca zdalna Stała się możliwa i akceptowalna przez wielu zwierzchników i zauważono przy tym, że zastosowanie pracy zdalnej przynosi obniżkę kosztów utrzymania i sprzątania biura, a także oszczędności, które wynikają z niższych rachunków za energię elektryczną itd. Spotkania robocze i konferencje bez dojazdów, bez towarzyszących im imprez, które generują koszty, stały się łatwe dzięki oprogramowaniu szykowanemu na taką chwilę przez wizjonerów pokroju Steve'a Jobsa. Microsoft Teams, Zoom czy Webex to platformy do wideokonferencji, które w dużym stopniu zapobiegły w czasie lockdownu zatrzymaniu pracy wielu sektorów gospodarki, nauki czy mediów informacyjnych. Wszystkie komunikatory, oraz serwisy społecznościowe zanotowały w ostatnim roku duże wzrosty popularności przy jednoczesnym spadku przychodów z reklam. Bo wiele firm w tym czasie pierwsze oszczędności poczyniło tnąc przede wszystkim budżety reklamowe w mediach społecznościowych. Tymczasem serwisy społecznościowe inwestowały w nowe serwery, by móc obsłużyć zwiększony ruch, bo życie towarzyskie, kulturalne, polityczne, a nawet zawodowe przyniosło się właśnie do, medów, do mediów społecznościowych. Takie inwestycje serwisów miały jeszcze inny, może mało widoczny, ale zdecydowanie bardzo opłacalny aspekt. Większa liczba użytkowników serwisu sprawia, że jest on bardziej interesujący dla przyszłych reklamodawców, którzy prędzej czy później, po kryzysie pandemicznym, wreszcie wrócą. Do tego wzmożona aktywność użytkowników serwisu to także więcej informacji o każdym z nich. Bo każdy komentarz, każde zamieszczone zdjęcie lub film ma swoją wymowę i powiększa bazę wiedzy o konkretnym użytkowniku serwisu społecznościowego. Powiększają się więc możliwości profilowania użytkowników tego serwisu. To natomiast oznacza, że coraz doskonalsze docieranie do potencjalnych konsumentów dla firm, które zdecydują się na promocję swojej marki lub produktu w danym okresie i w danym serwisie. Gospodarka cyfrowa powstała i rozwija się dzięki nowym technologiom. Ludzka kreatywność pozwala wykorzystać te nowe rozwiązania do ułatwienia codziennych zadań, ale także do przyjemności. Przykładem praktycznego wykorzystania nowych technologii jest z dużym powodzeniem wdrażany osobisty wirtualny asystent. Samsung już udostępnił próbną wersję asystenta w swoich nowych telefonach, na razie w języku angielskim. Prawdopodobnie czołowe koncerny samochodowe testują asystentów samochodowych. Jak może to wyglądać już w niedługim czasie? Wyobraźmy sobie, że podczas jazdy samochodem z wirtualnym asystentem będzie można mu wydać polecenie chciałabym z koleżanką obejrzeć w kinie kryminał i zjeść dobre sushi. Poszukaj i zaproponuj dokąd oraz którędy mam jechać. Wyszukiwarka osadzona w takim asystencie samochodowym zapewni spersonalizowaną odpowiedź, która uwzględniając aktualną lokalizację zasugeruje najbliższe kino, które ma w repertuarze odpowiedni gatunek filmu oraz wskaże dobrą japońską restaurację, automatycznie konsultując opinię o niej w mediach społecznościowych. Wtedy może nawet przedstawić na naszym wyświetlaczu menu, które może być również menu w 3D. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, nawigacja poprowadzi nas do tego kina, a następnie do restauracji. A jeśli miasto, w którym to będzie się działo, na przykład będzie miało jeszcze czujniki smart umieszczone na parkingach, to asystent podpowie, gdzie najlepiej zaparkować i opłaci parking, szacując czas potrzebny na obejrzenie filmu i pobyt w restauracji. Tego typu możliwości są już dostępne w zapowiadanych nowych wersjach smartfonów, samochodach, a także innych urządzeniach, które mają stały dostęp do internetu. Nowe rozwiązania dla gospodarki stymuluje upowszechnienie infrastruktury internetowej i niczym nieograniczona kreatywność ludzka, a także kreatywność przedsiębiorców. Wypracowane sposoby zawierania transakcji czy sprzedaży, czy wymiany za pomocą platform pośredniczących oraz metody bezpiecznych płatności online są dostępne dla każdej formy i dziedziny działalności gospodarczej, nie tylko tej technologicznej. Nowe, kreatywne rozwiązania wykorzystują je jako infrastrukturę dla swoich nowych rozwiązań. Przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej, które każdy z nas doświadczył podczas pandemii, na stałe zmieniło nasze nawyki, zmieniło nawyki konsumentów i otworzyło nowe ścieżki organizacji pracy, procedur urzędowych, konsumpcji kultury itd. Te nowe rozwiązania nie znikną wraz z pandemią. Spowodowały, że przyzwyczajenie do odkrytych na masową skalę udogodnień związanych ze skróceniem i ułatwieniem procedur transakcyjnych, w tym opłat i dostaw, na stałe przemodelowały wiele branż i obszarów życia człowieka.